Pytanie Pan zadał. Dla niektórych może okrutne. O powrócę do domu. Przede wszystkim. Generalnie większego nie mam właściwie. Dzisiaj moim marzeniem jest to, żeby ta kobieta, którą poznałem, zawsze ze mną była. To jest moje marzenie. O spokojnym życiu. Pracy, mieszkania. Ale tak spokojnie, żeby przeżyć. Ty, ty, na ten temat tylko tyle powiem. Dla mnie? Dla mnie to jest, powiedzmy, żeby patrzyli na nas normalnie. Tu, panowie, tu, w sercu, jak Nad, się ma. Tak naprawdę to Boga się ma w sercu, a nie ma, nie ma się na, na ulicy, nikomu nie Nie wierzcie mi. każdej nocy nadchodzi dzień. Nadchodzi śpi, nadchodzi w tle. czym znaczy, o Jestem malarzem. Ale niestety troszkę podupadłem i w tej chwili marzę, żeby mieć pracownię swoją i sporo o tym zacząć malować. Żeby dzisiejszy wieczór przeżyć spokojnie, spotkać się z dobrymi ludźmi, porozmawiać, ewentualnie bez względu na to, ile mam w kieszeni albo w ogóle nie mam w kieszeni, dobrym słowem drugiemu Pełnić tą wolę Bożą, jaka jest na dzień dzisiejszy. Porozmawiać. Dać im taką szansę, tak żeby zobaczyli, że, że mają godność. Że są ważni. To jest chyba najważniejsze w tych dniach. Bardzo dziękuję.